Cześć, nazywam się Sara i wyobrażam sobie, że jesteś zainteresowany znalezieniem leczenia obniżającego poziom cholesterolu. Więc zanim kupisz ten produkt, trzymaj się do końca filmu, gdzie powiem Ci wszystko, co musisz wiedzieć o Akardin. Mam też kilka bardzo ważnych ostrzeżeń, więc zwróćcie baczną uwagę na to, co mam Wam do powiedzenia, żebyście nie zmarnowali pieniędzy i nie narazili swojego zdrowia. Więc co to jest Akardim? Akardin to środek stworzony z myślą o tych, którym nie powiodły się próby zrównoważenia poziomu cholesterolu. To zupełnie normalne, że po kilku latach masz lekko podwyższony cholesterol, więc wiedz, że to nie twoja wina. Nawet jeśli podejmiesz wszystkie niezbędne środki ostrożności z dietą, dbanie o ten indeks może być nadal bardzo trudne. Nagromadzenie złego cholesterolu w krwiobiegu może prowadzić do odkładania się tłuszczu na ścianach tętnic serca, wywołując następnie inne choroby układu krążenia i wątroby, takie jak zawał serca i udar mózgu, które są głównymi chorobami powodowanymi przez wysoki cholesterol. Dlatego jeśli do tej pory nie udało ci się uzyskać pożądanych rezultatów, a chcesz to zrobić bez całkowitej zmiany diety, bez operacji i drogich zabiegów, powinieneś rozważyć zastosowanie środka. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest Akardim. Akardim składa się z klinicznie sprawdzonych składników, które są niezbędne do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Przyjmując Akardim, jakość twojego życia znacznie wzrośnie. W końcu będziesz mógł przejść do swoich codziennych czynności bez obawy, że w każdej chwili coś złego może ci się przydarzyć i będziesz miał znacznie więcej czasu, aby cieszyć się rodziną i przyjaciółmi. Akardim otrzymał dobre recenzje od lekarzy na całym świecie, co po raz kolejny potwierdza jego wysoką jakość i skuteczność. Lek jest naturalny i dobrej jakości, nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Klienci są zadowoleni z Akardim, a wielu z nich korzysta z niego od dłuższego czasu. Jeśli chodzi o stosowanie Acardim, należy zauważyć, że dobry i długotrwały efekt wymaga regularnego i prawidłowego stosowania. Firma zaleca, aby użytkownicy przyjmowali lek codziennie. Ale uważaj! Jeśli masz zamiar kupić Acardim, ważne zastrzeżenie, aby wiedzieć, że należy uważać na stronie internetowej, gdzie masz zamiar go kupić, ponieważ Akardin jest sprzedawany tylko na oficjalnej stronie internetowej. Ten produkt nie jest sprzedawany na Amazon ani w aptekach. Dlatego, aby Ci pomóc, zostawiłem poniżej w opisie tego filmu link do oficjalnej strony, abyś miał pewność, że kupujesz oryginalny produkt. Wystarczy kliknąć na link, a zostaniesz przekierowany na oficjalną stronę producenta i będziesz mógł złożyć zamówienie. Po wypełnieniu formularza czekaj na telefon od agenta, który potwierdzi Twoje zamówienie. Proszę być uważnym, ponieważ numer może pojawić się jako nieznany. Jeśli nie odbierzesz połączenia, Twoje zamówienie nie zostanie zrealizowane. Dlatego pamiętaj o tym i gdy zadzwoni telefon, odbierz go. Twoje zamówienie zostanie dostarczone do domu w ciągu kilku dni, a za produkt będziesz musiał zapłacić dopiero po jego otrzymaniu w domu. Akardin jest teraz w promocyjnej cenie 50% taniej, ale spieszcie się. Tysiące ludzi na całym świecie odkrywa niesamowite działanie Akardin i zamawia nawet 6 lub więcej jednostek jednocześnie. Aby zachować jakość produktu, każdego roku produkowanych jest tylko 1500 sztuk. Oznacza to, że popyt może szybko przewyższyć podaż. Dlatego trzeba będzie działać szybko, aby kupić go przed wyczerpaniem zapasów. To jest to. Chciałem nagrać ten film, po pierwsze, aby powiedzieć, aby uważać na stronę internetową, na której zamierzasz kupić akardin, a także, jeśli kupisz produkt, wykonaj dokładne leczenie i potraktuj je poważnie. Pamiętaj, że problemy z cholesterolem, przy braku odpowiedniego leczenia, mogą spowodować poważne komplikacje dla całego organizmu. Aby uniknąć nieodwracalnych skutków w przyszłości, rozpocznij leczenie jak najszybciej. Naprawdę mam nadzieję, że ten filmik Wam pomógł i mam też nadzieję, że Akardin naprawdę bardzo Wam pomoże w poprawie zdrowia. Bardzo dziękuję za uwagę.